wy problem, czy osoba kierująca samochodem służbowym kategorii B w ramach obowiązków służbowych może przewozić swoich współpracowników I wynika z tego drugi problem, czy podczas badań może lekarz orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem służbowym w ramach obowiązków służbowych, ale dodaje dopisek, że jest to bez prawa przewozu osób i chodzi głównie o to, że jako kierowca auta służbowego y, możesz spełniać znacznie mniej wygórowane normy zdrowotne, szczególnie tutaj dotyczące widzenia obłocznego, czy, czy widzenia barwnego, na przykład niż taksówkarz, który też nic innego nie robi jak y, wozi ludzi, ale ten taksówkarz ma mieć wzrok teoretycznie porównywalny z kierowcą autobusu. No, z innych grup zawodowych, y, które to dotyczy, te ostrzejsze wymagania, to są na przykład, a które mogą wozić ludzi y, autem kategorii B, są to poja kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, instruktorzy czy egzaminatorzy nauki jazdy, no, oraz parę innych grup zawodowych, ale badanych jak na kierowców oczywiście zawodowych. Tak więc, y, czy pracownik kierowca kategorii B, może przewozić współpracowników, nawet jeżeli nie spełnia do końca norm zdrowotnych, jak ten wspomniany przeze mnie taksówkarz, czy kierowca autobusu. I myślałem na tym troszeczkę i według mnie jest, że może jednak tych ludzi wozić. No, nie znalazłem jakiegoś aktu prawnego, tego mu zabraniającego. Jeżeli się oczywiście mylę, to podaj link w komentarzu do tego wideo. Czy lekarz może orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem służbowych w ramach obowiązków służbowych, bez prawa przewozu osób I również się nad tym zastanawiałem I tak prywatnie, to być może nie dopuściłbym kogoś, kto jest na jakiejś dolnej granicy normy jakimś przypadkiem z pogranicza No, ale w tym przypadku równie dobrze no, mogę nie dopuścić w ogóle do pracy Czyli, czyli no, norma tutaj jest taka Jaka jest, prawda? No, yy, bądźmy szczerzy, obserwuję od kilku lat obniżanie się tych wymagań. Yy, no, jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żeby kierowca zawodowy miał jakiegoś stopnia niedosłuch, wzrok w zasadzie miał mieć yy, sokoli. No, a co się dzieje dzisiaj? Wchodzą takie firmy jak Uber, yy, wożą ludzi, no i nie słyszałem o jakichkolwiek badaniach lekarskich tych kierowców jedyne co musi mieć to aplikacje, prawo jazdy i jakiś samochód, prawda? No, ale w końcu ktoś mu kiedyś dał to prawko, zdał to prawko, ktoś go kiedyś przed prawkiem przebadał. Byłem kiedyś w Stanach Zjednoczonych, no i tak jeździłem trochę taksówkami i oczywiście tam gadka szmatka i pytałem miejscowych taksówkarzy o jakieś badania lekarskie i żaden z nich o takowych badaniach nie słyszał, a zapewniam Cię, że aut jest tam troszeczkę Więcej i nawet te taksówki są takie trochę większe od naszych. Także wydaje mi się, że ci pracownicy spokojnie mogą wozić swoich kolegów, czy jakieś inne osoby. Nie sądzę też, aby powodowali jakiegoś większego zagrożenia niż ci lepiej przebadani z ustawy o transporcie drogowym. Mówię o odpowiednikach typu taksówkarz, czy kierowca autobusu. No, i jest tutaj taki generalny problem. Czy kierowca zwykłej osobówki musi być przebadany jak na kosmonautę, a co najmniej na tego kierowcę zawodowego? I prywatnie wydaje mi się, że wcale nie musi. Tak jak wspomniałem, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby powiedzmy spadochroniarz, jeżeli sobie skakał prywatnie, to nie, nie, mógł nie przejść badań lotniczo-lekarskich, te badania jakieś tam były dziwne w stosunku do obecnych, tam jakieś krzesła obrotowe i dalej tak dalej. Dzisiaj chcesz być spadochroniarzem, Twoja sprawa, jedyne co musisz napisać, to jakieś tam oświadczenie, że jest z Tobą cacy i wcale nie musisz badań lotniczo-lekarskich przechodzić. Tak samo jest z płetwonurkami, kiedyś płetwonurek badany, niebadany, cuda na kiju, dzisiaj podpisujesz oświadczenie, że jesteś zdrowy i wszystko jest Fajnie. I myślę, że z czasem no niestety, nasze społeczeństwo nie jest zbyt zdrowe. Wchodzą roczniki nazwijmy to troszeczkę bardziej chore i pytanie jest, czy tych ludzi eliminować ze społeczeństwa, nie dając im możliwości żadnego zarobkowania. Pod jakimś komentarzem wideo jeden wielce obruszony jakiś tam mój widz odesłał mnie do strony, gdzie zobaczyłem kierowcę zawodowego, praktycznie, który ma tutaj dotąd na tylko kończyny. No i jakoś ten samochód ciężarowy został mu dopasowany, że on zaledwie z kikutami kończyn górnych daje sobie radę. Z dalszego komentarza wynikało, że ten kierowca z kikutami kończyn, z, niepe z tą niepełnosprawnością został dopiero dopuszczony przez Instytut Medycyny Pracy, czyli domyślam się, że na początku zwrócił się do podobnego lekarza jak ja, ten go nie dopuścił, odwołał się odwołał się do Instytutu i dopiero tam jakoś go doceniono. Przypuszczam, że ma wpisane kody ograniczeń w prawie jazdy. Także taki jest znak naszych czasów. Ludzie coraz mniej zdrowi, tak bym to określił, coraz bardziej niepełnosprawni wkraczają w zawody, które kiedyś dla nich były nawet nie do pomyślenia. No jeżeli masz jakieś swoje zdanie na ten temat koniecznie skomentuj to wideo. Swoją odpowiedź udzieliłem w oparciu o znajomość mojego rejonu Polski, czyli Wrocław i okolice, a w zasadzie mojej praktyki lekarskiej, mojej przychodni Natomiast pragmatyka na drugim końcu kraju, powiedzmy w Białymstoku, w Warszawie, czy tam w Przemyślu, może być zupełnie inna. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu tak jak powiedziałem, jak masz coś do powiedzenia to skomentuj to wideo a poza tym taka prywatna prośba no, kupiłem kiedyś, a w zasadzie dostałem taki fajny fajny znacznik laserowy, tylko zgubiła mi się tutaj tutaj końcóweczka, taka fajna znacznik jest cool Natomiast, jeżeli wiesz, gdzie ewentualnie firma, MacTronic ma swój jakiś serwis, daj znać, no, czy, czy ewentualnie, gdzie można kupić samą końcówkę do tego, będę bardzo zobowiązany. Także jeszcze raz mój Darek Kraśnicki z Wrocławia, przepraszam za swoją prywatę i do zobaczenia wkrótce.